Witajcie! W tym filmie pokażę Wam jak łatwo i szybko wstawić swoje zdjęcie albo grafikę do Unreal Engine 5. Za pomocą Photoshop wyrenderować tekstury i utworzyć z nich materiał w Unrealu. Pierwsze co zrobimy to utworzymy tekstury. Przygotowałam sobie grafikę, którą kiedyś robiłam na kanale. Możecie użyć zdjęcia, własnej grafiki czy ściągnąć coś z netu. Wieramy Photoshop, tworzymy nowy projekt o wymiarach 1024 szerokość, 768 wysokość, 300 pikseli na cal, rozdzielczość. Zmniejszamy okno programu i przenosimy nasze zdjęcie do programu. Powiększamy Photoshop na cały ekran. Skalujemy zdjęcie tak, aby ładnie pasowało do naszego projektu. Rasteryzujemy warstwę. Poprawiam trochę wygląd zdjęcia, użyję do tego filtra kamera RAW. Trochę słodzimy to zdjęcie. Przyciemnimy. Dodamy więcej cienia. Wzmocnimy czernie. Tak będzie dobrze. Jak już poprawiliście wygląd zdjęcia, powielcie warstwę trzy razy CTRL plus J. Teraz nazwijmy każdą warstwę odpowiednio do tekstur, jakich będziemy potrzebować, a więc Normal Map, Roughness, Base Color. Zaznaczmy warstwę Normal Map. Przechodzimy do Filtr 3D i klikamy Generuj mapę normalnie. Czekamy aż program wygeneruje nam Normal Map. W wyświetlonym oknie klikamy OK. Zamknijmy to okno. Wyłączmy widok tej warstwy i przejdźmy do następnej. Zaznaczamy ją. Przechodzimy do filtr 3D i wybieramy Generuj mapę wysokości. Tak mamy aż program wygeneruje teksturę. W wyświetlonym oknie klikamy OK, zamknijmy to okno, powielmy tą warstwę, wyłączmy widoczność pozostałych warstw. Przejdźmy do kamera RAD i zmieńmy trochę ustawienia. Rozjaśnijmy troszkę, zmniejszmy kontrast, zwiększmy ciemnie, zwiększmy białe, zwiększmy czarne, zwiększmy moc tekstury. Klikamy OK. Teraz włączamy widok normal map, zaznaczamy ją, klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy szybki eksport JPG. W oknie wybieramy gdzie chcemy zapisać. Eksportujemy tak wszystkie tekstury po kolei. Zamykamy Photoshop. Zapisywałam tekstury na pulpicie. Zobaczcie, wszystkie wyeksportowały się ładnie. Otwieramy Unreal Engine. Wybieramy gry, projekt trzeciej osoby. Nazwijmy go tekstury Photoshop i klikamy Create. Otwieramy Content driver, tworzymy nowy folder, nazywamy go jakoś, ja nazwałam fotomania. Wchodzimy w ten folder, zmniejszamy okno programu. Przenosimy tekstury do naszego folderu. Powiększamy program na cały ekran. Stworzymy materiał, nazwijcie go jakoś. Ja nazwałam tak samo jak folder. Stworzymy sobie taki prosty materiał bez kombinowania. Przenosimy tekstury do okna materiału. Rozsuńmy je. Base color do base color. Normal map do normal map tą do Roughness tą do specular. Apply, save, wyłączamy to okno. Utworzył nam się materiał. Przejdźmy teraz do modeling. Wybieramy plan, klikamy na scenie. Klikamy Grade. Wracamy do Select. Przeciągamy plan wyżej. obracamy o 90 stopni w pionie. Przybliżmy się. Zmienię sobie speed kamery. Otwieramy Content Traver i nakładamy nasz materiał na plan. Obróćmy go, żeby nie był bokiem. Zmieńmy jego wielkość, tak żeby pasował. U mnie tak może zostać. I voilà, mamy nasze zdjęcie, obrazek, grafikę u Zobaczmy jak prezentuje się w grze. Bardzo fajnie to wygląda. Możemy teraz w pomieszczeniach zawiesić obrazy z naszymi zdjęciami. Zrobić banery z naszymi grafikami i co tylko sobie wymyślisz. Dodajmy jeszcze oświetlenie do naszej grafiki. Klikamy w tę ikonę, wybieramy Light i wybieramy Spotlight. Obracamy światło tak, żeby świeciło wprost na naszą grafikę. Ustawiamy odpowiednio długość promieni Oraz intensywność. Zaznaczamy naszą grafikę oraz światło, które utworzyliśmy. Klikamy prawym przyciskiem myszy i zaznaczamy grob. Grupujemy te warstwy. Teraz, jak będziemy poruszać naszą grafiką, będzie ona zawsze oświetlona. Tak wygląda, gdy światło globalne jest wyłączone. Tak, gdy przyciemnimy słoneczko. To już koniec tego poradnika. Jeżeli Ci się podobał, to wiesz co robić. Łapka, komentarzy, za co z góry Wam dziękuję. Nie zapomnij także zasubskrybować kanału, żeby dostać powiadomienie o moim kolejnym filmie. Do następnego. Pa!